Jeden z kościołów w Krośnie jest filmowany z jakiejś bocznej uliczki. 12 sierpnia 2013 roku poniedziałek ulica Podwale w Krośnie filmuje Darek Kreśnicki 12 sierpnia 2013 roku poniedziałek cisza, spokój poza ruchem samochodowym niewiele się tutaj dzieje ciekawa ceglana kamieniczka na ulicy Podwale w Krośnie filmuję ją 12 sierpnia 2013 roku okolica tej kamienicy wygląda tak ale widzę, że front kamienicy ma ciągle jakiś swój urok Jeszcze inne ujęcie kamienicy przy ulicy Podwale Niestety nie widzę numeru Oczywiście kamienica Podwale przy ulicy Podwale w Krośnie i ostatnie ujęcie na dzień dzisiejszy czyli 12 sierpnia 2013 roku kamienicy przy ulicy Podwale w Krośnie O, teraz już coś widzę Piłsudskiego 6 tylko czy to jest ten adres z kamienicy nie jestem za bardzo pewien jak coś wiesz na temat tego obiektu Jesteś skrosna lub nie, to koniecznie skomentuj mój filmik.